Więc zaciska pas zjadł jak zjat zjadł kurczaka Brzuch mu ciągle figle płata. Idzie, idzie lisek przez głęboki las. Co to jest? Kryształ. A jaki? Bo skoro lewituje, to raczej żyku nie jest. Zaczarowany. A co on dokładnie robi? 62% szansy na supernoc. 38% szansy na klątwę. Chcę mieć supermoc. To zabierz go i zgnieć. Umyj swój umyj umyj umyj. Słowem już mam wcale. mu je Chlątwa się stała.